W tym odcinku omówię różne sposoby pomiaru ilości pieniędzy w obiegu. Zaczniemy od banku centralnego. W USA to system rezerwy federalnej. Powiedzmy, że bank drukuje 4 dolary. Dla większej wygody założymy, że bank robi to fizycznie. Mógłby to zrobić elektronicznie, ale przyjmijmy, że to dolary fizyczne. Bank wprowadza te dolary do obiegu, kupując na rynku papiery wartościowe. Bezpieczne i płynne. Płynne, czyli łatwo je kupować i sprzedawać w dużych ilościach. Na przykład bony skarbowe to płynne papiery wartościowe, płynne aktywa. A dozowniki dropsów nie są aktywami płynnymi. Gdybym kupił dozowniki za miliard dolarów, w ogóle trudno byłoby tyle ich kupić, a jeszcze trudniej sprzedać je w krótkim czy średnim okresie. Powiedzmy, że bank centralny kupuje jeden płynny papier wartościowy za 4 dolary. To ten papier wartościowy. Właściciel postanawia złożyć te pieniądze w banku. Robi to bezpośrednio lub też kupuje coś za pieniądze otrzymane ze sprzedaży papieru wartościowego. Wówczas jego kontrahent wpłaci pieniądze do banku. Zakładamy, że tak czy inaczej pieniądze trafią do banku. To jest nasz bank prywatny. Nazwę go bankiem prywatnym numer 1. Teraz wszystkie te dolary idą, zostają przeniesione do prywatnego banku numer 1. I nie są już. Rezerwa Federalna czy ogólnie bank centralny nie jest już w ich posiadaniu. Zostały przeniesione tutaj. Zaznaczę to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Wpłacając pieniądze do prywatnego banku numer 1, właściciel mówi: Potrzebuję 3 dolarów na żądanie, chcę wystawiać czeki. Wpłaca więc 3 dolary na rachunek bieżący. 3 dolary są na rachunku bieżącym. Czeki, wypisywanie czeków do kwoty… Czeki do kwoty… do kwoty 3 dolarów. I klient uzyska trochę wyższy procent na koncie oszczędnościowym, bo bank nie musi trzymać rezerw. 1 dolar trafia na konto oszczędnościowe. 1 dolar na konto oszczędnościowe bez możliwości wystawiania czeków. Są wyjątki, ale dla uproszczenia powiedzmy, że czeków nie wystawia się wcale. Z powodu różnych ograniczeń. Bank mówi, dobrze, nie muszę mieć rezerw na tego dolara, pożyczę go więc komuś. A kredytobiorca od razu wpłaca tego dolara do innego banku. Od razu idzie i wpłaca dolara do banku prywatnego. Nazwę go prywatnym bankiem numer dwa. Pieniądze nie są już w banku prywatnym numer jeden. Narysuję bank prywatny numer 2. Bank prywatny numer 2 jest tutaj. Bank prywatny numer 2. Ktoś wpłaca pieniądze na konto oszczędnościowe w banku prywatnym numer 2. Powiedzmy, że na to wszystko, bank mówi: To jest rachunek bieżący. Zachowam trochę rezerw. To system rezerw częściowych. Ale mogę pożyczyć w USA do 90%. Ten bank jest zachowawczy. Pożycza tylko 2 trzecie tej kwoty. Pożycza 2 z 3 dolarów. Powiedzmy, że kredytobiorca też wpłaca tę te kwotę do banku prywatnego numer 2. Zbieg okoliczności. Te 2 dolary również trafiają do banku prywatnego numer 2. Nie ma ich już. Nie ma ich w banku prywatnym numer 1. Chociaż ta osoba nadal może wystawiać czeki do 3 dolarów. Tutaj w banku prywatnym numer 2 pieniądze są na rachunku bieżącym. Tutaj na rachunku bieżącym. Bank prywatny numer 2 może zrobić parę rzeczy. Na tym rachunku trzyma trochę rezerw. Jest bardzo zachowawczy. Pożycza połowę tego, choć mógłby pożyczyć 90%. Pożycza jeden z tych dolarów. A pożyczkobiorca zabiera tego dolara i wkłada do portfela. Do portfela. Bank może też pożyczyć te wszystkie oszczędności. Osoba, która pożycza dolara z oszczędności, również chowa go do portfela. Także wkłada go do portfela. Zauważcie, pierwsze 4 dolary wciąż tu są. 1, 2, 3, 4. Teraz dla jasności. Ta osoba może wystawiać czeki do 3 dolarów. A ta osoba może wystawiać czeki... Zrobię ten sam kolor rachunku bieżącego. Może wystawiać czeki do kwoty 2 dolarów. Do 2 dolarów. Pomyślmy o różnych postaciach pieniędzy, które tu są. Możemy pojmować pieniądze w bardzo wąski sposób to tylko to, co wydrukował bank centralny, lub wykreował elektronicznie elektroniczna rezerwa banków członkowskich. Ale dla uproszczenia myślmy o pieniądzach wydrukowanych to baza monetarna. W USA i innych krajach używa się też terminu M0. Są różnice, zależnie od kraju. W tym przykładzie, gdy wydrukowali pieniądze i wprowadzili je do obiegu, były to 4 dolary. Mieliśmy 4 dolary bazy monetarnej. To jasne. Gdy tylko to wydrukowali i kupili papiery wartościowe, te 4 dolary znalazły się w obiegu. Można było za nie coś kupić. Ułatwić nimi transakcje. A to nie wszystko, czego można używać jako pieniędzy w naszym małym wszechświecie. Ten człowiek ma 4 dolary, a te osoby mogą wystawiać czeki. Możemy więc rozszerzyć definicję pieniędzy. To nazwiemy M1. Można o tym myśleć różnorako. Na przykład to cała waluta w kieszeniach ludzi plus zdolność do wystawiania czeków. Z tej perspektywy mamy 2 dolary plus 5 dolarów zdolności wystawiania czeków tutaj. Możecie mieć 2 dolary gotówki w portfelach ludzi, nie w rezerwach bankowych, Plus możliwość wystawiania czeków do 5 dolarów. Plus 5 dolarów w czekach, co razem daje 7 dolarów. Inne spojrzenie na sprawę. Można to widzieć jako M0. M0 plus depozyty, na które można wypisywać czeki. Tutaj napiszę czeki. Plus. Albo zapiszę depozyty, na które można wypisywać czeki. Ale wtedy liczylibyśmy podwójnie, bo część z tego M0 to rezerwy w tych depozytach. Inaczej, część depozytów, na które można wypisywać czeki, jest trzymana jako rezerwy w M0. Wtedy trzeba odjąć rezerwy bankowe. Rezerwy. Wtedy dostaniecie 4 dolary, bo nie chcemy liczyć podwójnie tych tutaj. M0 to 4 dolary. Zapiszę to na biało. M0 to 4 dolary. Depozyty, na które można wypisywać czeki, to 5 dolarów. Napiszę to na różowo. Plus 5 dolarów. A potem odejmiecie rezerwy. Rezerwy tutaj wynoszą 2 dolary. Zatem minus 2 dolary. I wrócicie... i wrócicie do 7 dolarów. Chodzi o to, by nie liczyć podwójnie. Nie liczycie podwójnie tego tutaj, w depozytach, na które można wypisywać czeki, oraz w M0. Nie wykorzystacie tego dwukrotnie. To nie należy do pieniędzy bazowych. To baza monetarna i depozyty, na które można wypisywać czeki. Nie liczmy podwójnie. Prościej mówiąc, to jest to wszystko, co można wykorzystać, by ułatwić transakcje. Te 2 dolary w kieszeniach ludzi i możliwość wypisywania czeków do 5 dolarów. To jest to spojrzenie tutaj. A w jeszcze szerszej perspektywie dojdziemy do czegoś, co nazywa się M2. Zapytamy, co jest natychmiast używane do ułatwiania transakcji od razu. To nasze M1. To nasze 7 dolarów w M1. Plus rzeczy, które można łatwo przekształcić w M1. Na przykład te konta oszczędnościowe można przekształcić w rachunki bieżące. W parę dni. Mogą być ograniczenia, ale da się to zrobić. A wtedy zmienią się wymagania co do wysokości rezerwy obowiązkowej banku. Ale ta osoba, gdy to przekształci, będzie mogła wystawiać więcej czeków. M2 zatem obejmuje M1 i rzeczy, które łatwo przekształcić na M1. Na przykład konta oszczędnościowe i rachunki na środki lokowane na rynku pieniężnym, w co nie będę teraz wchodził. Nieco wyższe oprocentowanie, ale są ograniczenia dostępu. Można te środki przetransferować na rachunek bieżący. Niewielkie depozyty terminowe, certyfikaty depozytowe. Dla uproszczenia, tu będą to konta oszczędnościowe. Będzie więc 7 dolarów z M1, plus 2 dolary z kont oszczędnościowych tutaj. Plus 2 dolary z kont oszczędnościowych. Gdy ktoś mówi o podaży pieniędzy, każcie doprecyzować. Najczęściej chodzi o M1, bo to rzeczy bezpośrednio używane do ułatwiania transakcji. Zdolność do wystawiania czeków lub dolary w czyimś portfelu. Ale może chodzić o bazę monetarną. M0 w wąskim sensie, co oznacza to samo, zwłaszcza w USA. Albo mogą mówić o czymś szerszym. Są kategorie szersze nawet od M2, chociaż rezerwa federalna zaprzestała doniesień o M3. M3 są jeszcze trochę dalsze od prawdziwych pieniędzy czy rachunków bieżących, ale są już dość płynne, więc obejmują inne typy aktywów. Rezerwa federalna przestała raportować o nich niedawno. Na ogół mówimy tylko o tych kategoriach.